Ciekawa sytuacja, kiedy przyznajesz się do jakichś mitingów w grupie odwykowej, może to dotyczyć zarówno alkoholu, jak i narkotyków, i automatycznie jesteś zakwalifikowany jako osoba uzależniona. Witam, panie doktorze, mam duży problem z odzyskaniem moich uprawnień. Mianowicie zostałem skazany za jazdę pod wpływem marihuany i odebrano mi prawo jazdy na 12 miesięcy. Po odbyciu kary zgłosiłem się do WOMP-u. Zdałem badania psychotechniczne, ale nie zostałem dopuszczony przez lekarza orzecznika, ponieważ muszę dostarczyć dokumenty o rocznej abstynencji, a ja paliłem w życiu najwyżej 20 razy. No tutaj nie jest ważne, ile razy w życiu ktoś tam palił, czy tylko, czy nie palił w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sądzę, że pani psycholożka chce udokumentowania mojej abstynencji, ponieważ. W trakcie rozmowy powiedziałem jej, że byłem parę razy na mityngu grupy odwykowej, i stąd moje pytanie, czy zamiast zaświadczenia o rocznej abstynencji, yy, może być zaświadczenie od psychologa lub psychiatry, że nie kwalifikuje się na leczenie, ponieważ nie jestem uzależniony. Nigdy wcześniej, nie licząc tego incydentu, nie byłem skazany i nagle z tego powodu, że byłem szczery z psycholożką i powiedziałem jej, że chciałem się wygadać, otrzymać jakąś radę, robi się ze mnie narkomana i chcą mnie zaszufladkować jako niebezpiecznego i nieprzewidywalnego kierowcę. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i odpowiadając Ci na to pytanie, problem w zasadzie z przyznaniem się do uczestnictwa w tego typu terapiach, Meeting, czy jakichś innych spotkaniach grupowych polega na tym, że sugerujesz, i to nawet w dobrej wierze, że coś jest na rzeczy. czyli no, musisz zrozumieć, że nieuzależniony, powtarzam jeszcze raz nieuzależniony, nie chodzi na takie zgromadzenia, bo po co ma chodzić, jak nie ma takiej potrzeby, bo jest po prostu nieuzależniony. I w momencie, kiedy przyznałeś się już do tego meetingu, to jesteś kwalifikowany jako uzależniony, z dużym prawdopodobieństwem oczywiście i wątpię, czy jakiś psycholog lub lekarz zadowoli się innym dokumentem, niż po prostu potwierdzeniem tegorocznego okresu abstynencji. I wniosek dla Ciebie tylko jeden. Warto przemyśleć od początku, co się mówi, bo psycholog wie, że Ty wiesz, że on wie o tych spotkaniach i nie daj Boże, by się coś stało No to nie badał według reguł prawa, czyli nie zażądał 12-miesięcznego okresu abstynencji. Czyli najpierw pomyśl, potem dopiero mów, a nie odwrotnie. I chciałoby się po powiedzieć, że jak w amerykańskich filmach, cokolwiek nie powiesz od tej chwili, może być użyte yy, przeciwko tobie. Na tym kończę. Jeżeli ty miałeś podobną lub identyczną sytuację, yy, powiedz koniecznie, jak się to skończyło, opisz to w komentarzu do tego wideo, jaki dokument musiałeś dostarczyć, czy ten dokument Ci pomógł, czy to było zaświadczenie o 12 miesięcznej abstynencji, czy wystarczyło tylko zaświadczenie od psychologa, że nie jesteś osobą uzależnioną. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny z transportu. Do zobaczenia wkrótce, a zanim odejdziesz od ekranu, daj lajka, like daj kciuka, jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło, a jeżeli masz swoje doświadczenia, to koniecznie, i to mówię koniecznie, opisz to w komentarzu do tego wideo.